Czy wiesz, że postać doktora Jekyll'a pojawiła się w remake'u filmu Mumia z 2017 roku z Tomem Cruzem i Sofią Botelą w rolach głównych? Ten film nie należał do udanych produkcji. A co powiesz na prawdziwy rarytas? Bo klapą z całą pewnością nie można nazwać filmu Ja Potwór z 1971 roku. To tu spotkasz prawdziwego doktora Jekyll'a i pana Hajda, a raczej doktora Marlowe i pana Blake'a granego przez Christophera Lee, aktora, który w 1958 roku wcielił się w postać Hrabiego Drakuli. Wyobraź sobie, jak nieodwracalna decyzja ściąga na głównego bohatera niepohamowaną żądzę i strach, że prawda wyjdzie na jaw. Czyż nie każdy z nas ma w sobie ukrytego potwora, dla którego złoto, przyjemność, zwłaszcza zło się w mroku, któremu sprawy wymykają się spod kontroli, a demony przeszłości depczą po piętach? I Monster. Dostępny na platformie Flix Classic. Zobacz już dziś.